Dzisiaj się nasuwają różne wspomnienia, różne myśli, bo to 50 lat to jest kawałek, kawałek drogi. Ja tu byłem właśnie z tą prawie że pierwszą grupą gliwicką. Obchodziłem dziesięciolecie istnienia WSI. Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że niedługo będzie 50 lat, to bym nie wierzył. Teraz bym chciał powiedzieć dla najmłodszych, że im mają szansę obchodzić stulecie. Czas leci niesamowicie. No i ten upływ czasu powoduje to, że tak jak wtedy byliśmy tylko wszyscy z Gliwic, z Wrocławia, to teraz to już było powiedziane, kierują uczelnią, kierują wydziałem nasi absolwenci.